Cześć. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć wam o czymś ciekawym, co ostatnio miałam okazję robić. Otóż legenda o Tristanie i Zoldzie jest dla mnie bardzo ciekawa, między innymi dlatego, że według niektórych źródeł Tristan był harfiarzem. Kiedy więc zgłosiło się do mnie Sound City w Studio z propozycją, abym stworzyła muzykę do słuchowiska o Tristanie i Zoldzie zgodziłam się bez wahania. Od razu też przyszedł mi do głowy głóg, piosenka, którą mam od drugiego konkursu harfiarki z tekstem Aleksandry Balcerak, do której muzykę ułożyłam i którą bardzo lubię, bo jest dramatyczna i smutna. Miałam okazję, oprócz nagrania kilku utworów instrumentalnych i głogu, nagrać też tematy muzyczne, stworzyć je od zera dla obu izold. I postarałam się, aby były kontrastujące, od chociażby e, motyw izoldy o białych dłoniach, jest bardziej poważny, bardziej ciemny i taki rozkołysany na trzy, żeby był troszeczkę bardziej melancholijny. Natomiast motyw Izoldy jasnowłosy jest lekki, delikatny, jak ona sama. Bardzo fajnie mi się współpracowało z Sound City studio, bo dostawałam odpowiedzi na wszystkie pytania, a moje pomysły spotykały się z przyjęciem i entuzjazmem. Były też e, telefony i informacje o zbliżających się deadline'ach, co przyznajmy, osobom kreatywnym bardzo się przydaje. Więc teraz nie mogę się doczekać na to, aż zobaczę efekt finalny. Zwłaszcza, że czytałam scenariusz. Scenarzystki naprawdę się popisały, jest super. I słuchałam też kilka innych słuchowisk z Sound City w studio, które możecie znaleźć na YouTubie, ale jeszcze nie miałam okazji usłyszeć, całości tego, do czego przyłożyłam swoją rękę. Więc mam nadzieję, że poczekacie ze mną. Do usłyszenia.